a to jeden z okazalszych kościołów łódzkich przy ulicy Piotrzkowskiej, okolice numeru 270 chyba katedra w każdym razie odnowiona i wygląda tak pomnik Jana Pawła II jeszcze raz rzut oka na katedrę I jeszcze jeden rzut oka na katedrę okolice numeru 270 w Łodzi znaczy, oczywiście Piotrkowska 270 16 sierpień 2014 roku ulica Kostki i Piotrkowskiej Róg Kostki i Piotrkowskiej I jeszcze raz widok na katedrę w Łodzi okolice numeru 263 chyba Z prawej pomnik Jana Pawła II, z lewej Pan Jezus. I jeszcze raz Łódzka katedra. Jeszcze raz widok na katedrę Włodzi. Ulica Piotrzkowska, okolica numeru 263-261. 16 sierpień 2014 roku, sobota.